Cześć, łowcy. Kolejny odcinek, kolejny projekt. Dlaczego taka sceneria? Gdzie jesteśmy? I jaki projekt przed nami? Jaka noc? Już wyjaśnię. Jesteśmy w kinie Uciecha, niedaleko Katowic, w Czeladzi dokładnie. Co nas tutaj sprowadza? Zapytacie. Przecież nie odpalą nam już tutaj żadnego horroru. Jedyny horror, bo możemy przeżyć tutaj, tego wieczoru. Sprowadza nas tutaj jedynie jedna historia, którą usłyszeliśmy w internecie, a także na YouTubie. Dotyczy chłopaka, który miał być tutaj zamordowany poza murami tego kina, a jego ciało miało być przetrzymywane i zostawione w piwnicach tego obiektu. Także przeprowadzimy kilka sesji na górze. Zostawimy kamery w różnych miejscach a potem zejdziemy jeszcze do piwnicy żeby przeprowadzić sesję EVP i eksperyment z Fluxem także widzimy się w dalszej części To jest dosyć nietypowy, bo koło kina, koło tego budynku kręciło się bardzo dużo liczby wozów policyjnych. No i dwa z nich również nas zatrzymały w drodze do na projekt. Więc e, naprawdę jeden z tych projektów, w których bardzo ograniczamy. Świecenie latarką i głośne mówienie. E, nie używamy też tutaj na górze, gdzie są okna, e, sprzętu, który wydaje dźwięk. W sensie typu rempot, albo SLS, bo myślałem, że coś tam zauważyłem w boku kamery. Tylko na razie skupimy się na sesji VP i Fluxie, a dopiero potem, kiedy zejdziemy do piwicy, wtedy posłużymy się większą ilością sprzętu. Także na, na początku przeszliśmy ten obiekt cały w miarę możliwości, bo jest tutaj bardzo dużo rzeczy porozrzucanych, w pozostałości. To wygląda naprawdę mrocznie, tajemniczo, klimatycznie. Eee, rozmieściliśmy kamery w strategicznych punktach. No i teraz zabieramy się za sesję. Zobaczymy, co w ogóle uda mi się zarejestrować. bardzo dużo rzeczy klimatycznie się postało bardzo fajny klimat tego miejsca pozostał i czuć momentami stronie jesteś? IVP-1 Kino Uciecha Jesteśmy tutaj, żeby skontaktować się z duszą chłopaka który zginął na obrębach tego budynku i podobno przebywa tutaj po śmierci Każda dusza nas słyszy to prosimy, żeby dała nam jakiś znak Tu ciągle umarłeś tutaj. Wiedzieć coś. Podejść do nas. My Cię zobaczymy. Albo usłyszymy. Podejść do urządzenia przed nami. Jesteś tym chłopakiem, który tutaj umarł? Jeżeli tak, zamiga jeszcze raz tą samą biologię. Zaświeć urządzenie na zielono. Proszę. Chłopakiem, który tutaj umarł. czy możesz powiedzieć nam swoje imię? Это нам To ty manifestujesz tu swoją obecność? Czy możesz płynąć na któreś z tych urządzeń, które tutaj stoją? Przed chwilą widzieliśmy, że to zrobiłeś. po tej stronie, jeżeli tu jesteś z nami i zaświecić to urządzenie przed nami na zielono, żeby pokazać nam, że to naprawdę ty. jest Jesteś tu z nami? Daj znak swojej obecności. Pokaż się na. się. Jesteś tu? Chowasz się gdzieś przed nami? Boisz się? Jeżeli nie, to chętnie Cię ujrzymy. Tu załowę rękę. Tu. Nie, chodzi mi o tutaj, o tu. Te wzią. Nie. No, co tam? Jestem ciekawczy. Zmogło. Ty nas widzisz, Michał, cały czas? Tak, jesteś obok tej sceny, nie? Tak, tak, tak to git. A masz dźwięk? Słyszysz? Tak, słyszę tam kilkrot coś wolnego u was. No. Ale nic nie widziałeś dziwnego. A teraz to z mm. Dobra, my schodzimy na dół na chwilę bo z tego co czytałem to Straż Pożarna długo walczyła o ten budynek, tak żeby zachować go, no rewitalizować go w pewnym momencie, ale to, to najpierw to, najpierw to było, Nie, najpierw to było kino. Potem przyjęła to właśnie głównie Straż Pożarna w Czeladzi. Wychodzimy w takim razie, wychodzimy do piwnicy przeprowadzić jeszcze sesję. Jest wam swoje imię głośno. Nie bądź się. Jesteś ty z nami? Wpływ na to uznodzenie. мы сейчас увидим Możesz się do nas podejść, możesz wydać jakiś dźwięk. This is zielony jeśli tak czerwony jeśli nie Powiedz do tego urządzenia czy jak masz na imię? czy jesteś obie obecny w tym obiekcie? zielone jeśli tak i czerwone jeśli nie czy może inna dusza jest tutaj Na. Koniec nie, nic nie ma. Ani sesja ILP, ani FLUX SLS na e, nawet nie odpadaliśmy Nie był dzisiaj łaskawy Coś e, wskazywała w pewnym momencie K2, ale nie można tego raczej traktować jako coś paranormalnego. Też e, nie mogliśmy tutaj dzisiaj użyć całego sprzętu, jakim dysponujemy, bo momentami było naprawdę niebezpiecznie. E, już myśleliśmy, że policja nas zauważyła i, i nas zaraz zgarnie, podjadą tutaj. No Dużo dzisiaj dzisiaj działo. E, Przedłużyło się dosyć mocno. No ale na tyle, na ile rozmieściliśmy kamery w fajnych miejscach ciekawych. Być może one coś zarejestrowały. No nie każdy projekt musi być taki i wyglądać wiesz, tak no to standardowo. O tym my mówimy, że tu się nic nie działo, a jeszcze nie przeglądaliśmy materiału z kamerą. Więc... Tak, to także też wiesz, zawsze wy, powtarzamy. Wy, wy, wy już wiecie, my jeszcze nie wiemy. My się dowiemy już przy montażu, tak przy analizie. Na chwilę obecną z odczuć nic. Zobaczymy jak kamery, bo były umieszczone w fajnych, ciekawych miejscach. Mhm. Miejsce jest samo w sobie, klimatyczne, e, takie ciekawe, dużo ciekawych pozostałości, no i miał swój, swój klimat, roczny klimat, także no na tę chwilę żegnamy się, kolejne odcinki przed nami, oglądajcie, wspierajcie, dzięki Wam, że jesteście, no i do zobaczenia w kolejnym odcinku.